Jakieś gryfy strzegące pałaców w Kraskowie, województwo dolnośląskie, Dolina Bystrzycy. To wszystko sfilmowałem 15 lipca 2012 roku. Jeszcze raz gryf. A to pałac w całej okazałości widać jaskółki